Morska energetyka wiatrowa stanowi bardzo istotne źródło zaspokajania rosnących potrzeb energetycznych. Jednak administracja rządowa nie zajęła się właściwie jej rozwojem. Może to doprowadzić w najbliższych latach do zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Procedury wydawania pozwoleń na budowę farm wiatrowych są rozproszone. Zajmuje się nimi dziewięciu ministrów, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast wciąż brakuje głównego terminalu instalacyjnego do obsługi procesu budowy morskich farm wiatrowych. Już po zakończeniu kontroli rząd wskazał, że taki port powstanie w Gdańsku do połowy 2025 roku. Zaplanowano też, że docelowo z morskich farm wiatrowych Polska uzyska 11 GW, choć potencjalne możliwości polskich obszarów morskich oszacowano na 28 GW. Póki co nie ma jednak żadnych morskich farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Bałtyku, mimo że w znaczący sposób zapewniłyby bezpieczeństwo energetyczne Polski.